5 mobów w Minecraft pod względem ilości HP. Numer 5 Elder Guardian 40 serduszek 80 HP Numer 4 Miejsce Egzekwo Devastator i Iron Golem 50 serduszek 100 HP Sorry, że przerywam, ale jeśli film Ci się podoba, zostaw lajka oraz suba, bo brakuje nam tylko 45 subskrypcji do 300 subów. Numer 3 Ender Dragon 100 serduszek 200 HP Numer 2 Wither 150 serduszek 300 HP Numer 1 Warden 250 serduszek 500 hp.